Double diamond Akceptuję challenge Od razu wierzam z buta Te rymy są moje To żadna podróba Prymusek zdziwi Melduję się na ringu Zdanie mi brakuje Jedzenia z cateringu Rybka, kotleci, kodrollo Przysmaki, a w domu bez przerwy Ryż i kurczaki Nagle praca ora Raport, pisać login, password. Znowu coś nie działa, muszę zawiadomić, saport I tak o drugiej nocy śni mi się alokacja, kasacja, alokacja czy już halucynacja? Gdy się wszystko kończy, komputer mu zamykam. Wkładam buty, maskę i w trasę uciekam. Przemierzam miasto, pędzę, wyspinny. Jak babka z radomia, to zabiera czy cytryny. To tera modne, a tymczasem spadam. Kolejne sprawko czeka, żegnam, elo, padam. Podczas gdy ruszą się jak paralityk, nominuje kolejną osobę. Wojtek Mike jest twój.